Cześć ekipa, witam wszystkich. Także temat taki trochę nietypowy, szczepienia i chodzi to głównie tutaj o szczepienie na COVID, na żadne inne szczepienie, a mówię to dlatego, ponieważ ukazało się rozporządzenie, Rady Ministrów 14 stycznia, zmieniające rozporządzenie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj masz, że w ramach etapu pierwszego będą się szczepić funkcjonariusze albo żołnierze i tutaj tam sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, prawda, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa, kontrwywiad i tam jacyś Różni, inni ratownicy górscy, także prokuratora, asesorzy i i tak dalej, głównie mi tutaj chodzi o policję i na no, lada moment w tej policji będziesz i wtedy pytanie czy się szczepić czy nie szczepić i ja ci jakoś tam spróbuję wyjaśnić swój punkt widzenia. A mówię to też między innymi dlatego, ponieważ no musisz wiedzieć, że już się o, szukam, próbuję złapać jakieś ostrości, prawda? Ostrość chyba złapana, jestem już zaszczepiony pierwszą dawką. Momencik, może tutaj będzie lepsza kamera. Jestem już zaszczepiony pierwszą dawką, z tego tytułu, że jestem lekarzem, czyli zgłosiłem swoją firmę do szczepień i no i się po prostu zaszczepiłem, prawda? Także kto nie wierzy niech przymierzy. I druga sprawa jest taka, że szczepienia jako wojskowemu towarzyszą mi od początku świata, może dłużej. Ledwo przyszedłem na unitarkę, już moment, ledwo przyszedłem na unitarkę to już mnie tam czymś zaszczepiono. To co widzisz to jest tylko czy to, co widziałeś, to jest tylko jakiś wycinek tych moich szczepień. Było tego od uja i trochę. Natomiast no, mogę ci poradzić jedno. Jeżeli już będziesz w służbie, nawet się nie zastanawiaj. Wydaje mi się, że policjant no, jest bardziej narażony na jakieś że tak powiem, narażenia związane z covid niż zwykły człowiek. Weźmy sam, samo to, że to policjanci zabezpieczają kwarantannę, a nie jacyś tam prokuratorzy, czy, czy nawet żoł no żołnierze może gdzieś tam, prawda, ale to policjanci zabezpieczają kwarantannę, to policjant codziennie styka się z jakimiś tam dziwnymi ludźmi, z bezdomnymi. No a na, że tak powiem, zdrowie masz tylko jedno. Masz duże szanse przechorowania, to jakoś tak, y, że nic ci się złego nie stanie, ale z tych ludzi, co spotkałem, to niestety nawet młodzi prze przechodzili ten covid w jakiś ciężki sposób, niewielka gorączka, ale trzy tygodnie czy dwa tygodnie napierdalał łeb. Człowiek jak skrzyża krzyża zdjęty i więcej na ten temat, nic nie mam do powiedzenia. Jeżeli ci zaproponują, to nawet bym się nie zastanawiał, tylko szczepił. Jeżeli w policji nie jesteś, a jesteś młodym ziomem, to nie wiem, czy w tym roku dasz radę, bo problem pojawił się taki, po prostu brakuje totalnie szczepionek, prawda? brakuje totalnie szczepionek nawet ja nie wiem, czy załapię się na drugą dawkę, mam nadzieję, że tak ale mówię, y, służba zdrowia zawsze tam jakoś w tym przypadku o swoje interesy zadbała, natomiast tutaj zobacz y, tutaj masz osoby urodzone nie później niż w 41 potem 42, 51 52 61 to jakby to powiedzieć, ciężko się kurde załapać na jakiś rozsądny termin, jak jesteś urodzony powiedzmy w 95, prawda? Będziesz czekał do tak zwanej usranej śmierci, prawda? I w zasadzie to, to jest wszystko, co mam do, do powiedzenia na temat tych szczepień. Jeżeli oczywiście się nie chcesz szczepić, masz jakieś tam swoje inne poglądy, to Twoja sprawa, nie będę Cię tam przekonywał, ponieważ no, uważam, że na dzień dzisiejszy nie ma innej metody niż wyleczenia się z tego COVID-a, niż po prostu zaszczepienie się, a jeszcze jak to robią za darmo, to co masz nie skorzystać. W tej chwili przejdziemy na czata, i na sam koniec pokażę jakieś przykładowe zadanie um, przykładowe zadanie matematyczne, które się pojawi na Multim, także rozwiążemy je razem. Także cześć Rafał, dzień dobry Panie Darku, witam wszystkim. Jestem w trakcie komisji badań w Kielcach. Zostało ogarnąć kardiologa, neurologa, internistę, lecz pojawił się problem. Otóż we krwi wyszła mi nieznacznie podwyższona glukoza. Norma 60 na 100. Ja mam 103. Chyba wypadałoby poprawić tak na wszelki wypadek przed internistą. Normalnie to nikt by na tą glukozę nie zwrócił uwagi. Natomiast w przypadku komisji policyjnej y, trzeba troszeczkę diety. Y, wydaje mi się, że częstym popełniany, często popełnianym błędem jest y, wypicie jakiegoś energetyka, czy wypicie jakiejś coli, czy tam czegoś innego przed badaniami. No, w tej chwili być może ci to już nie grozi, bo kola jest tak droga, że Taniej wychodzi chyba piwo się sobie wypić niż kolę, ale na pewno dieta. Jeżeli by dieta nie pomagała, to tam ewentualnie jakieś parę tabletek obniżających cukier, ale jestem przekonany, że porządna głodówka, dieta, zrobić wynik prywatnie, tam może z 5 zł ta glukoza kosztuje i pokazać na komisji interniście lub lekarzowi komisji, że jest wszystko ok, Szczególnie mówię o komendach, gdzie brakuje, gdzie jest nadmiar kandydatów i trzepiają się każdego gówna, żeby cię odrzucić, prawda? Mówię, ja osobiście bym za 103 nie odrzucił, ale ja to jestem, ja, a na komisji będą święci od papieża. Kamil, 33, jutro, czy ktoś jest jutro na... Te Włoje, TSF do piły. Jak to się jest, to niech Kamilowi da znać tutaj. Możecie pojechać razem. Lub się przynajmniej spotkać razem. I dobrze tutaj mówi Dani Danimu, danimu l, i tak dalej. Li, l, liseku, li, l, jakkolwiek się na, nie nazywasz. Popraw i dąż do papierów na komisji. Jeżeli by pytali, to powiedz, że z głupoty wypiłeś kole energetyka, czy lubisz słodzoną herbatę, czy kawę, coś w tym stylu, prawda? Cześć, Paweł. Jeszcze raz tutaj widzę listę kół, nie wiem, kurde, czy to jest po angielsku, czy po jakiemuś innemu orzeczenie pozytywne, zdolny 3 lutego szkolenie z niejawnych, mam nadzieję, że nabór do 23 lutego. Super. Jugi, ja też miałem w czwartek komisję zdolny, także no jeżeli byliście tutaj moimi wiernymi słuchaczami lub niewiernymi Tomaszami, to się cieszę, że cokolwiek ten mój materiał pomógł Tomek Kubica. Witam, nie uwalili niestety na rozmowie w Kato. No, no coś Tomek musiało być na rzeczy. Tak facetów za, za nie uwalają tak bez powodu, prawda? Jeszcze tak dla przypomnienia jeżeli ktoś chce zadzwonić, tutaj próbuję. O, w tej chwili teraz chyba lepiej widać ten numer 789-273-335. Możesz zadzwonić, odbiorę to, pogadamy. Także nie bądź nieśmiały. Cokolwiek wiem, to odpowiem. Już momencik. Monika, witam Panie Darko, opłacało się odrobiać pracę domową i odpowiadać na pytanie. Multis dany, czekam na rozmowę kwalifikacyjną. Monika, tylko żeby nie było tak jak u Tomka Kubicy w Katowicach. Rafał, tutaj do Moniki, brawo, tylko nie daj ciała z psychiatrą, bo tam też może być różnie. No Psychiatrzy tylko szepiają się chyba w Warszawie, no, i ewentualnie czepiają się wtedy, kiedy już kiedyś opierdoliłeś Multiego, prawda? Jak już kiedyś opierdoliłeś Multiego, to różnie to z nimi bywa, prawda? Ale powtarzam jeszcze raz: większość dźwignięcia tego heavy lifting, prawda, jak u ciężarowca jest na Multim. Na Multi Plusie, przypominam, doszedł Raven, doszedł test Neo 240 pytań i oczywiście standardowy, stary Multi na komputerze. Wprawdzie niby nie oceniają to teraz jeżeli chodzi o ilość punktów, ale no jeżeli program kiedyś wskazywał ilość punktów, to czemu miałby teraz nie wskazywać i być może jest jakieś takie poufne, że tak powiem, poufna punktacja, prawda, której nikt nie widzi, nikt nie słyszy, prawda, i może to mieć jakiś nieoficjalny wpływ na Twój końcowy wynik na rozmowie kwalifikacyjnej, prawda? Nie mówię, że tak jest, ale yy, o, mówię to tylko dlatego, ponieważ jak kiedyś było na Multim, yy, że punkty były z komputera, to dlaczego teraz miałyby te punkty nagle zniknąć? Gruby Alfa, za kilka miesięcy, jak pan będzie żył, to się zastanowię. Miałem covid nic strasznego, na razie wolę Ostrożnie do tego podejść. No, gruby alfa, jak miałeś covida, to tam ja bym tam w tym roku się nawet nie szczepił, prawda? Po, po prostu masz odporność naturalną. I mówię, 80% ludzi przechodzi i nie wie, natomiast niestety niektórzy przechodzą i wiedzą, prawda? Rafał, 8 godzin przed oddaniem krwi wypiłem herbatę z cukrem. No czyli. Masz przyczynę, być może jak już nie wypijesz tej herbaty z cukrem wieczorem, to na spokojnie będziesz miał jakieś nie 103, tylko 93 cukru. Piotr Jan, yy, już po TSF-ie, czy jakieś rady przed psychologiem. No, no, no sama rada taka właśnie, jak tutaj Rafał daje, wyspać się, zrelaksować, odpocząć, nie spóźnić się pójść na luzie, porządnie się ubrać mieć znaczy swój długopis to może nie ale swój długopis też bym wziął mimo wszystko jak gdyby tamte długopisy tam nawaliły, wziąć okulary jeżeli nosisz no po prostu przyjechać w jakimś rozsądnym terminie nie spóźnić się, prawda Rafał w Łodzi też się robi dramat no w Łodzi zawsze był dramat z psychiatrą Pamiętam jakiegoś tam komendanta z Bełchatowa, który naprawdę starają się, żeby pozyskać jakiś ludzi. Zostań budzkim policjantem, to nawet ja polubiłem tą stronę, prawda, zaraz może znajdę na Facebooku. Jest to jedna z nielicznych stron policyjnych, którą polubiłem. Odpalę tylko fejsa, to ci może pokażę. Odpalę fejsa, to może znajdę, żeby ci pokazać. Natomiast, co z tego, że, że ci policjanci się nastarają, prawda, namęczą na yy, i tak dalej, i tak dalej, jak akurat nie, nie mogę ich w tej chwili znaleźć. Znajomi, ale jak znajdę, to pokażę, prawda bo kiedy nie trzeba, to się tutaj nie, poka, nie pokazuje. Jak znajdę, to pokażę. Także oni się starają, natomiast psychiatra włodzi Łodzi upierdala, prawda? Gruby Alfa, ja polecam szczerość na Multim. No z tą szczerością gruby alfa, powiedzmy, zależy, o którą szczerości chodzi, czy na rozmowie z psychologiem, czy, czy, um, czy, czy na rozmowie, na, czy, czy na komputerze, bo jeżeli, bo jeżeli powiedzmy ukradłeś rower komuś, ja byłeś młody i głupi, ukradłeś rower i się przyznasz do tego, no to raczej cię uwalą, także no, jeżeli się przyznawać, to do jakichś małych, przewinienia, ale do grubych rzeczy to ja bym tam w życiu się nikomu nie przyznał. Mm -hmm. tam Kubica, właśnie nie wiem, w miarę odpowiadałem, dali mi 29 punktów, czyli dali ci tak, żeby cię uwalić, prawda? Niby przeszedłeś, ale nie przeszedłeś. Yy, dani mu przeważnie na rozmowie nie robią pod górkę, dają maksa przynajmniej u mnie, była luźna gadka. No, ale fakt faktem, że byłem przygotowany, czyli dla przygotowanego to są wszystko luźne gadki, natomiast dla nieprzygotowanego to jest po prostu tak zwane drutowanie, prawda? Drutujesz, że aż boli tyle. Gruby alfa, źle uzywasz słowa bynajmniej, ono nie znaczy, to przynajmniej dobra. Tutaj dobre rady, Tomek Dawid Brzecki. Panowie, kiedyś interesowałem się rekrutacją. Pamiętam, że było coś takiego jak pisanie życiorysu odręcznie. Czy jak to teraz jest i co z podaniem? Czy piszemy odręcznie, czy może być na komputerze? Paweł Nowak. Witam, panie Darku. Co sądzisz o przeprowadzeniu szkolenia młodych funkcjonariuszy zamiast szkole na danej jednostce? oraz online. Problem jest taki. Mm, ja szkolę od la, online już 10 lat i to szkolenie nie jest dla wszystkich, prawda? To szkolenie jest dla ludzi zmotywowanych, y, dla ludzi o dużej samodyscyplinie, którzy wiedzą, że po prostu ma się nauczyć, jeżeli powiedzmy zadam ci zadanie domowe to masz zrobić to zadanie domowe. Jeżeli masz uczestniczyć w zajęciach to masz niestety uczestniczyć. Jeżeli tam masz wykładowca ci każe odpowiadać powiedzmy, bo możemy tutaj może, może odpowiadać, możesz odpowiadać telefonicznie, możesz w jakiś inny sposób możemy mieć jak na Zoomie, prawda, jakieś tam komunikację kamerkową, to, to musisz po prostu być rzetelnie do tego podejść i wtedy to ma dla mnie jakiś sens. Natomiast, no, no nie wiem, jak na przykład online nauczyć sztuki walki, prawda, czy, czy tam jakichś chwytów obezwładniających, czy użycia środków przymusu bezpośredniego oprócz teorii, prawda. Czyli jakieś znaczenie to szkolenie online ma. Pytanie jest jeszcze jedno, no musisz mieć dobry komputer, musisz mieć w miarę rzeźki internet. No i wtedy to ma jakiś sens i przede wszystkim się rzetelnie do tego przyłożyć, prawda? To, to, to na przykład jak odpowiadasz, bardzo łatwo sobie tutaj ktoś się coś tam o to pyta i otwierasz sobie w drugim oknie coś tam, no, wykładowca cię pyta, a ty tam patrząc na niego odpowiadasz mu, prawda? A jednocześnie czytając, czytając z ściągi, prawda? Czyli no, takie sytuacje raczej nie powinny być, nie powinny mieć miejsca. Także ja widzę to szkolenie online, ale mówię 10 lat już w szkole online i jeszcze ciągle pewne rzeczy mnie zaskakują, czasami to są problemy techniczne, czasami akurat nie robię w dzień, kiedy zrobiła się instalka do komputera, do Windowsa i nagle kurwa nic nie działa, prawda. Także takie rzeczy niby drobiazgi, ale też trzeba sprawdzić. Dobra, jeżeli chodzi o życiorys, podobno się teraz nie pisze życiorysu, pisze tylko podanie o przyjęcie do służby kwestionariusz plus skany ksera uprawnień szkół i tak. Dalej. Gruby Alfa. Ja dobry człowiek jestem, to mówiłem szczerze, rowerów nie kradnę, prawda? Znaczy nie bierz to siebie personalnie, prawda? Że ty ukradłeś rower, czy nie ukradłeś, tylko chodzi o to, że no mogłeś popełnić coś w życiu, czego bardzo żałujesz, ale nie za bardzo, nawet jednorazowy incydent pasuje, żebyś się temu, jakby to powiedzieć, przyznał temu psychologowi. Prawda? I tyle mam do powiedzenia. Trochę prze, przejaskrawiłem tam sprawę złodziei rowerów, ale, ale rozumiem, że y, masz pojęcie, czy zrozumiałeś, o co mi chodzi. Prawda? Nie wszystko można tak bezkrytycznie powiedzieć. Rafał, ja w tym roku z TWO 37 punktów. Bardzo dobry wynik. TSF 1.14. Rok przygotowań, by osiągnąć taki czas. No, no, mogę ci tylko poza zdrościć. Napisz jeszcze, ile masz wzrostu i wagi, to mnie bardzo ciekawi. Jawka to minuta 12. Kurde. Jeszcze będzie ktoś, że będzie miał minutę 0.7. Yy, dobra. Rafał, ja w Legionowie byłem jedyny Jedynym, który zdał TSF z chłopaków, bo zdało 5 osób, 4 dziewczyny i ja. <gryzny> Widzę, Rafał, jakieś dziwne proporcje, bo normalnie jest odwrotnie. zdaję 4 facetów i jedna dziewczyna. <gryzny> Tomasz Kubica, ja się nie przygotowałem na TSF 1.8, a z TWO 34, więc nieźle ale rozmowa ujebana, masakra. No szkoda, szkoda tutaj dobrego wyniku pod tytułem 34 punkty z T.T.W.O. Gruby Alfa u nas nie zdał chłopak, bo zamiast zrobić przewroty tylko się turlał. No jak ważył, jak, znaczy może nie turlał, może morsował, prawda? Jak miał ze 100 kilo, to mógł się tylko sobie pomorsować. Mm -hmm. Kamil, rozumiem, że pytania na TWO były z bazy y, danych, którą udostępnia Komenda Główna Policji. Jasne. Dobra. Rafał tutaj do mnie 170, a waga 61 kilo. Przybrałem na wadze, bo ćwiczyłem. No, no tutaj tylko ci Rafał pozazdrościć. Może mi ktoś wierzy, czy nie. Jak kończyłem szkołę wojskową, miałem, że tak powiem, 176 kg i i 67, przepraszam, 106, 176 cm i 167 centymetrów. No niestety znowu tutaj, znowu tutaj ma, mam pomocnika, za, znowu mam tutaj pomocnika i nie wiem co mam z nim robić, prawda? Przyszedł poprzeszkadzać tacie, dobra, przyszedł poprzeszkadzać tacie w, w hangaucie, prawda? Niestety, dobra. No, także czasami tak jest, że od razu przykład szkolenia zdalnego, czyli jeżeli jesteś żonaty, dzieciaty i żona ci podrzuci dziecko do zabawy, to może być problem ze szkoleniem, może być problem ze zdalnym szkoleniem. Momencik sobie tylko ustawię tutaj. Ustawię się w lepszej pozycji. Są dwie, mam dwie kamerki, jedna jakaś taka trochę inna, prawda? Tylko, kurczę, nie mogę coś tutaj, momencik. Jak na złość. Dobra, już trochę lepiej. Jak na złość. Hmm. Rafał, rok temu jak rozmawialiśmy na live'ie, ważyłem 50 parę kilo. No, no, tylko trzymaj wagę, prawda? Powiem ci, że ja w tej chwili ważę 80-79, walczę z tym... Ale to jest mimo wszystko 13 kg za dużo. YouTuber, lat. Można się szczepić na choroby, które są naprawdę niebezpieczne. Szczepionkami, które są sprawdzone wiadomo, jakie są efekty uboczne, a nie czymś, co nie jest do końca sprawdzone. Ja wiem, youtuber, no tam powiem szczerze, tam sobie rób jak chcesz, prawda? Żadna szczepionka do końca nie jest sprawdzona. Nawet żeby była używana przez 1000 lat. Natomiast jakakolwiek szczepionka by nie była, to zawsze jak jest jakiś odsetek powikłań, prawda, na pewno trafi się ktoś, kto umrze, ktoś, to będzie miał jakiś ciężki przebieg choroby i tak dalej, znaczy powikłania jakieś poszczepienne i tak dalej. I tak dalej, prawda. Rafał do Moniki, trzymam kciuki za sukces w dalszej rekrutacji. Także jak już ktoś tyle ze mną wytrzymał, to rozwiążemy tutaj takie klasyczne zadanie, które czasami ono się różni. Akuratnie to jest na przykładzie piątków, prawda? Czyli jeśli trzy piątki w grudniu przypadały w dni parzyste, to kiedy wypadł Sylwester? czasami jest wersja tego pytania, jeżeli trzy piątki w grudniu przypadały w dni parzyste, to kiedy jest nowy rok mogą zmienić z piątku na każdy inny dzień tygodnia no i można jeszcze przywalić w bolca i się zapytać o trzech króli, prawda? o Trzech, czyli sześciu króli i takie to jest niestety zadanie. Jeżeli poważnie jeszcze, jeszcze multiego nie zdawałeś, a poważnie podejście do multiego traktujesz, to weź sobie zrób jakieś różne warianty tego zadania, prawda? Czyli trzy piątki w grudniu, dni parzyste, czyli dni parzyste nie trzynastego, to kiedy wypad Sylwester i lecimy kochani dalej, lecimy dalej uhum. gruby alfa chudzielce z was, ja 98 kilo teraz i jeszcze, nie zam, jeszcze zamknęli mi klub bokserski, ale mam 190 cm wzrostu, trzeba zredukować do 90 kg. Gruby alfa pewnie wiesz lepiej ode mnie, że nie każda nadwaga równa się otyłości, prawda? Nie każde podwyższone BMI to jest tylko taki grubasek jak ja. I możesz być tu gościem takim nabitym, napakowanym. Więcej jest masy mięśniowej, aniżeli tłuszczu. No i w tym momencie to by mi Twoje nie odzwierciedla, że tak powiem, faktycznej Twojej kondycji, prawda? Jeżeli jeszcze trenujesz boks, to uważam, że jesteś idealnym nabytkiem do policji. Rafał tutaj. I czy wysłać panu na e-maila wyniki krwi i reszty by pan rzucił okiem? A jeszcze mam takie pytanie z ciekawości, czy można poprawić erytrocyty w moczu? No właśnie tutaj z tymi erytrocytami w moczu, sam się zastanawiałem, bo ja nie wiem, czy ty na grupie nie pokazałeś tych erytrocytów. Jeżeli już, to powiedzmy, no, no takiego poprawienia to za bardzo nie ma, ale, ale powiedzmy, może bym wypił więcej wody trochę, żeby ten morsz był bardziej wodnisty jakiś taki, czyli jest wtedy mniejsza szansa, że, że te erytrocyty się znajdą, prawda, szczególnie jeżeli była to niewielka ilość, bo, bo trzeba by się tu zastanowić, skąd są te retrocyty, czy oni są. Yy, czy, oni są w, czy one są pochodzenia narkowego, czyli powiedzmy, masz jakąś kamicę narkową, czy one są z pęcherza moczowego, czy z moczowodu, no i niestety Niestety tutaj no nie ma prostego rozwiązania, prawda, jeżeli już mimo wszystko będą dalej, to podszedłbym do lekarza swojego w celu jakiejś diagnostyki. Gruby alfa miałem, 87 kilo, czułem się wtedy najlepiej, przez to zamykanie klubów strasznie mi waga wzrasta, bo lubię, co tu dużo mówić, mówić, żreć, prawda. No, ja też mam problem, bo chodziłem na bardzo długie spacery. Potem nagle się okazało, że w początkach covid zamknięte parki, zamknięte wszystko, a jak już człowiek, że tak powiem, przestał łazić, to kurwa zaczął, zaczął żreć i y, miałem 89 kilo, schudłem na jakieś 74, a w tej chwili, co bym tu nie powiedział, tak jest 8 dyszek, 7,9, osiem dyszek i tu jest dla mnie problem, prawda? Także maciory mi nie brakuje. Monika, dzięki, ja również trzymam mocno do chłopaka, który nie zdał w, w, rozmowy w kato, może warto w innym województwie, prawda? Być może warto w innym województwie. Słuchajcie, kochani, mm, powoli kończę, także jeżeli jeżeli już będziesz policjantem i zaproponują ci jakieś szkolenie, to przepraszam, nie szkolenie, tylko szczepienie, to uważam, że szko szkoda by, patrzę czemu nie chcę złapać, czemu nie chcę złapać ostrości, jeżeli ci zaproponują jakieś szczepienie, to uważam, że warto z tego skorzystać. Cześć Rafał Vlog, niestety yy, będąc między ludźmi jesteś narażony na różnych dziwnych osobników, nosicieli wirusa, szczerze mówiąc nie tylko nosicieli wirusa, ale nosicieli różnego innego syfu, prawda? Witam Panie Darku, czy można się czepiać, jeżeli mam ciśnienie 125 x 85 tętno 51 no masz bradykardię i mam cichą nadzieję, że ta bradykardia jest, czyli obniżone tętno, mam, mam taką po prostu cichą nadzieję, że, że po prostu jesteś sportowcem i jest to serce sportowca, ale postarałbym się o jakieś zaświadczenie od kardiologa, że przyczyna tutaj jest taka, że nie jest to jakaś choroba serca, że nie są to zaburzenia rytmu serca. Niestety, no znam przypadki, że się czepiali czegoś takiego. Natomiast ciśnienie jest w sumie OK, prawda? Byle się tylko nie podniosło powyżej studzie, więzie, Przepraszam, powyżej powiedzmy 140 na 89, czyli powiedzmy 140 na 90. I jeszcze tutaj. Dobra, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, to już tylko newsy ze strony policyjnej. Zawsze warto wejść i zobaczyć, czym się ci policjanci zajmują, czyli no niestety tutaj sierżant sztabowy pan Karol zginął niestety zginął na służbie ale odzyskano dwa skradzione samochody udzielono pomocy choremu na cukrzycę i tak dalej i tak dalej tutaj można stracić 120 tysięcy złotych o, dzień dziadka, dzień babci. Także mm, no warto, warto, że tak powiem, przeglądać stronę policja.pl prawda. O, tutaj wracamy do wideokonferencji, do szkoleń, Narada Roczna Lubuskiej Policji w trybie wideokonferencji. Także jakieś miejsce, te szkolenia online. Mają, prawda? Niusia, panie Darku, Multi w Warszawie. Do zdania mam za tydzień. No wszystko jest do zdania, prawda? Dobra, kochani. Wydaje mi się, że na dzisiaj starczy. Pogadaliśmy sobie przy sobocie. Jeżeli ktoś coś ma jeszcze do powiedzenia, oglądasz w powtórce, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Tutaj subskrypcja mojego kanału, tam jakiś kolejny materiał i do następnego razu przygotuj się do zadania o trzech piątkach w dni parzyste i kiedy to jest Sylwester, kiedy Nowy Rok i kiedy Trzech Króli.